Ulica Drzewna, drzewna Rukcowińskiego w Zielonej Górze I takie to ciekawe, prawie że zabytkowe budynki Tam dzieje się coś w kierunku dzieje się coś ciekawego, jeżeli chodzi o remont A tam chyba początek ulicy Drzewnej Filmuje Darek Kraśnicki z Wrocławia I jeszcze jeden filmik Ulica Drzewna w Zielonej Górze Ciekawe kamieniczki Widać, że niewiele zmieniło się tu od czasów wojny Drugiej Światowej, oczywiście A ja idę z małżonką w kierunku tamtym W kierunku jakiejś innej ulicy